Ja także chciałbym mieć swój wkład w akcję Dobra Aukcja i przyznam się, że jakiś czas temu zrobiłem już wystawy fotograficznej poświęconej gwiazdom jazzu. Wystawa była zatytułowana Jazzowa Liga Mistrzów, Albowiem po pierwsze sfotografowałem kilkudziesięciu mistrzów gatunku muzycznego, a po drugie większość zdjęć powstała w czasach. Kiedy grałem w lizę Mistrzów jako piłkarz. I dobrej aukcji chciałbym podarować, a w końcowym efekcie, mam nadzieję, Allegro Państwu sprzedać zdjęcie legendarnego bluesmena, jazzmena BB Kinga, zrobione w Warszawie w roku 1999. Mojego autorstwa. Serdecznie zapraszam do licytowania i od razu gratuluję. Zwycięzcy licytacji. Jeśli osoba, która wylicytuje tę fotografię, fotografia jest w formacie 40x60, w oprawie 50 na 70 ze szkłem antyrefleksyjnym, jeśli ten, kto wylicytuje tę fotografię, zażyczy sobie tego, jestem skłonny osobiście wręczyć mu tę fotografię, podpisać lub napisać z tyłu na rewersie dedykację. Oczywiście, jeśli nabywca zechce pozostać anonimowy, albo zechce odebrać sam pracę od Alega, lub mieć dostarczoną kurierem, też bierzemy to pod uwagę. Zachęcam do licytowania, ale przypominam, że najważniejsze jest różnego rodzaju wsparcie, nawet ze strony tych, a może zwłaszcza ze strony tych, którzy nie wezmą udziału w licytacji albo wezmą w niej udział, ale zostaną przelicytowani. Przypominam o cegiełkach i o możliwości dokonywania różnego rodzaju, w różnej wysokości wpłat na konto Fundacji Hospicjum Onkologicznego Świętego Krzysztofa.